Ta konferencja była zapoczątkowana w roku 2014, więc kilka lat już minęło. No i biorąc pod uwagę te trendy, które się utrzymują, jeśli chodzi o nauki techniczne i nauki medyczne, mówiąc nieskromnie, myślę, że jest nadal na topie. Tak tematyka jest niesamowicie istotna, bo sztuczna inteligencja jest praktycznie wszędzie. Tak? A to, co my robimy, to jest połączenie sztucznej inteligencji z medycyną w praktyce. Tylko ten główny cel, możliwość wspomagania osób, które wykazują pewne dysfunkcje, jeśli chodzi o ogólnie poruszanie się, jeśli chodzi o kończyny górne, kończyny dolne za pomocą tych interfejs, które my montujemy na głowie, jesteśmy w stanie przejąć wykonywanie pewnych czynności w oparciu o sygnały, które są popierane z powierzchni głowy, bez konieczności wysyłania tych impulsów do mięśni efektorowych. Czyli de facto możemy sobie siedzieć, a tak naprawdę wokół nas wszystko może się dziać. Oczywiście wszystko w pewnym zakresie. Cieszymy się bardzo z tego, że wznawiamy po czterech latach przerwy konferencję, czwartą konferencję Interface Mó Mózg-Komputer. Bardzo ważna konferencja, ponieważ widzimy jak w tej chwili rozwija się z jednej strony medycyna, z drugiej strony, informatyka. Łączenie, połączenie jednego z drugim jest, jest bardzo ważne, bardzo istotne. Ale nie wolno zapominać o jednym fakcie, że mamy do czynienia tutaj jeszcze również z etyką, która, która jest bardzo istotna. W pierwszym dniu, w zasadzie, głównie występują medycy, no i powiedziałem ludzie, którzy nie są technikami. I dla nas to jest powiedziałam, bardzo cenne, dlatego że my patrzymy na. Jak, jak patrzcie z innych, z punktu widzenia innych dziedzin na przykład, my tego nie wiemy. No my jesteśmy tam informatykami, tam technikami, automatykami, to jest takie nowatorskie w tej konferencji. A w drugim dniu konferencji to już są, te zadania techniczne są bardziej. No i to jest to, co w tej chwili powolutku, powolutku idziemy w kierunku takich implementacji przemysłowych, nawet tam czy biznesowych, dlatego że no to jest trudna sprawa bardzo i jednak rozwijamy się bardzo. Tutaj. To jest temat jeden z tych, które będą wiodące w niedalekiej przyszłości. Dlatego, że do tej pory rozwijaliśmy technikę na zasadzie tego, że to była no, w jakimś sensie autonomiczna część, rozwijał się internet, bazy danych, różnego rodzaju usługi, ale łączność człowieka z tym całym światem, tej cyberprzestrzeni, była dosyć ograniczona i limitowana no, właściwie możliwościami ruchowymi człowieka, co po pierwsze spowalnia ten kontakt, a po drugie niestety powoduje, że szereg osób niepełnosprawnych na przykład nie może tych swoich poleceń przekazać i co więcej nie może też czerpać pełnymi garściami z tych wszystkich zasobów internetu. To co tutaj właśnie w tej chwili na tej konferencji będzie omawiane, to jest Brain Computer Interface, łączenie mózgu człowieka z komputerem i to łączenie obukierunkowe, że można myślą sterować maszyną i można odbierać zawartość tych wszystkich skarbów wiedzy po prostu bezpośrednio, a nie tam gdzieś czytając na ekranie.